Cześć, Należy do tych szczęśliwców, którzy właśnie zakończyli trwająco 20 dni kwarantanny. Ten okres wykorzystałem na lekturę, nadrobienie swoich zaległości oraz pracę z własnymi uczuciami i emocjami. Niestety w dobie pandemii koronawirusa izolacja i kwarantanna może dotyczyć każdego z Was. Badania pokazują, że przymusowa izolacja, przede wszystkim brak ludzi, mogą doprowadzić do wzrostu zachowań nadmiarowych, do sięgania częstszego po alkohol, i inne używki. Dla osób uzależnionych to też ograniczenie dostępu do terapii. Nawet jeżeli pandemia zamknęła Ciebie w domu, nie pozwól, żeby ograniczyła Twoją wolność i prawo do decydowania o sobie. O kurczę, właściwie zanim wyszedłem do ludzi, powinienem najpierw się ogolić. Przez tą kwarantannę zupełnie się rozleniwiłem. No i chyba też troszkę jest mnie więcej. Dobra, muszę coś z tym zrobić.